W tym wideo dam ci parę wskazówek, jak masz przedstawić swój wizerunek, aby się dostać do policji. I ten wizerunek jest w praktyce wszystkim, a jak nie potrafisz wykrzesać tego właściwego, to prawdopodobnie przedstawiasz się w niekorzystnym dla siebie świetle. A oznacza to po prostu wypad z policyjnego baru. I pierwszą rzeczą e, rekrutującego psychologa lub policjanta na rozmowie będzie ocena ciebie, czy masz poglądy identyczne z innymi, czy twoje wartości są takie same jak policyjne, czy twoje pryncypia życiowe są również takie same, yy, czy będziesz okazywał policyjną mentalność i zanim poczynią jakiś następny pozytywny ruch w swoją stronę, yy, chcą być pewni, że ty czujesz tego policyjnego blusa czyli pasujesz do ich kultury i środowiska. Tak naprawdę, nie interesuje ich w tej chwili, czy masz doświadczenie życiowe, czy jakieś tam zawodowe potrzebne w policyjnej pracy. Nie obchodzi ich również, czy masz stosowne kwalifikacje, bo z nielicznymi wyjątkami, jeżeli wracasz jako były policjant do służby, skąd byś te kwalifikacje miał mieć? Wierz mi, zdążysz jeszcze nabyć, natomiast Interesuje ich jedno, czy jesteś swój, czy jesteś swojakiem. I nawet, jeżeli posiadasz wszelakie formalne umiejętności, ale w jakiś sposób nie pasujesz, to wpuszczenie ciebie do ich organizacji jest po prostu równoznaczne z wprowadzeniem słonia do składu z porcelaną i zanim wtedy wywalą cię z tej policji, to swoje zdążysz na rozrabiać. Będziesz przez pewien czas po prostu ciernią wokół, a nikt, zarówno ty, jak i policja, na dłuższą metę tego nie potrzebuje. Natomiast w tej chwili mają całe zastępy policjantów, którzy rozumieją niuanse służby i to nawet te największe, dzielą te same wartości i zasady i po prostu pasują do ich kultury pracy. Chcesz, czy nie chcesz, musisz dzielić z nimi te wartości, musisz pokazać, że jesteś taki sam jak oni. No, ale rodzi się pytanie, w jaki sposób masz to zrobić. Jak masz przedstawić psychologowi profil idealnego policjanta, skoro być może nawet nie wiesz jaki ten profil jest, że taki profil istnieje i poniekąd ma rację jeden z twórców, że większą wagę przy, przykłada do profilu policjanta niż do aktualnych, do rzeczywistych odpowiedzi na dane pytania. Musisz po pierwsze zacząć od zrozumienia specyfiki służby w Policji i będzie to dla Ciebie nieocenioną pomocą podczas rozmowy, a nawet podczas rozwiązywania testów psychologicznych. I zanim zaczniesz jednak w tej chwili szukać coś w Internecie, może warto, abyś porozmawiał z policjantami, zarówno obecnymi, ale zachęcam Cię również do kontaktu z tymi byłymi, którzy zrezygnowali wcześniej, po paru latach pracy, a być może już nawet na szkółce i ci drudzy z jakiegoś powodu nie pasowali do firmy, a szczera rozmowa pomoże Ci zrozumieć ich motywy, a być może ich droga życiowa, ich ścieżka życiowa, ich story będzie podobna do Twojej. Podam Ci przykłady z innej branży. Weź się tak przez chwilę zastanów No, jakie wartości są wymagane powiedzmy przez Apple, przez Samsunga? I odpowiedź jest tutaj zajebiście prosta. Będzie to innowacyjność rozwijana w ich najnowszych, flagowych produktach. Czyli jak idziesz na rozmowę do Apple, czy do Samsunga to musisz oczywiście podkreślać, że jesteś do bólu kreatywnym, oraz otwarty na różnorakie innowacje gościem. Nowoczesność Cię inspiruje do działania. Pokaż również, że masz napęczki nowych pomysłów oraz projektów. No, zastanów się nad inną firmą. Amazon, czy powiedzmy Aliexpress, z którego ostatnio korzystam. Oczywiście mówię o Aliexpressie. I są to firmy nakierowane na zadowolenie konsumenta za wszelką cenę. To co oni wyprawiają, aż mnie zadziwia. No, ale takie są ich wartości. Także, jak idziesz na rozmowę do Amazona, czy byłeś na takiej rozmowie, to prawdopodobnie musiałeś wyartykułować, że praca z różnego rodzaju klientem nawet z tym najgorszym, z tym najgorszym durniem jest twoim powołaniem. I podkreśla, że jesteś szczęśliwy z każdego zadowolonego klienta, który dostał od Ciebie wszystko, a nawet więcej ni niż oczekiwał. I taki sam proces myślowy musisz powtórzyć starając się do Policji, czyli no, zacznij od rozpoznania w Internecie, Ułatwię Ci to trochę. Cytat z ich strony policja.pl Dla tych, którzy chcą zrobić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia, Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję Możesz zostać policjantem. Przynajmniej według Komendanta Głównego Policji nie jest to aż takie trudne. Oczywiście warto, abyś sięgnął nieco głębiej niż ten slogan reklamowy, reklamowo-korporacyjny komendanta. W rosie ślubowania znajdziesz inne wartości, np. Na służba narodowi z narażeniem życia. Także jak ktokolwiek mnie będzie pytał, co to jest służba, co to jest praca, to przypomnij sobie ten fragment filmu. Pilne przestrzeganie prawa, strzeżenie tajemnic służbowych, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, yy, w innych materiałach takich bardziej związanych już z samym testem psychologicznym znajdziesz takie inne wartości. Twórczość i oryginalność w myśleniu, nowotworstwo, czyli yy, wartości żywcem zerżnięte jak u tych Zapla, prawda? Rozumienie ludzi, wrażliwość, empatia, odporność na trudne sytuacje zawodowe, zdolność do podporządkowania się, dyscyplina. No, coś, coś z Amazona, prawda? Zanim przejdę nieco dalej, proszę cię o chwilkę refleksji, chwilkę zadumy. No, może te policyjne wartości trochę kolidują z twoimi, prawda? Może zdolność do podporządkowania, jeśli troszeczkę obca, wychowany byłeś przez mamusię, która tam synusiowi czy córeczce pomagała we wszystkim, prawda? Wyręczała w jakichkolwiek. Yy, trudnościach życiowych, może się łatwo stresujesz w tych trudnych sytuacjach, jak już taka nastąpi i wierz mi, że na tym etapie rezygnacja ze starań w Policji na pewno ci ujmy nie przyniesie, a będzie bardziej świadczyła o twojej jakiejś dojrzałości emocjonalnej, yy, no po prostu zdolności do podejmowania właściwych, życiowych decyzji. Yy, nie pchasz się tam, gdzie nie pasujesz, gdzie będziesz piątym kołem u wozu, kwiatkiem do kożucha, czy jakiekolwiek inne przysłowie ci w tej chwili na myśl nie przyjdzie. No, nikt oprócz ciebie nie zna ciebie tak dobrze jak ty, prawda? I jeżeli na siłę pójdziesz tam, gdzie naprawdę nie pasujesz, ani fundamentalnie, ani ideologicznie, to po prostu nie będziesz z tej pracy, a w zasadzie służby zadowolony i wcześniej czy później mm, odejdziesz sam lub gorzej, jeżeli wyrzucą cię na zbity pysk. A jak to mówią, jak się psa chce uderzyć, to kij się znajdzie. Nie mówię tutaj o pies pod tytułem policjant, prawda, tylko inne przysłowie. Także, mm, jedyne co Ci pozostaje w tej chwili, wykonaj to zadanie domowe, o które Cię y, poprosiłem, ale nie po to, abyś oszukiwał policję i pokazywał się takim, jakim nigdy nie byłeś i, i nawet być nie zamierzasz. Po prostu zorientuj się, czego oni oczekują, a potem zdecyduj, czy to jesteś właśnie Ty, prawda? Słowa piosenki mi się przypomniały. This is how you remind me of what I really am. Także jak ktoś wie z jakiego to przeboju, niech napisze to w komentarzu pod tym wideo. I, i czy na pewno to wszystko Ci y, pasuje? No, jest pozytywna opcja, że jesteś to Ty. I nie namyślaj się wtedy wiele, składaj aplikacje i po prostu do boju, do dzieła. Bądź z sobą w czasie rekrutacji. Niech te Twoje true colors wyróżnią Cię wśród reszty kandydatów. A wierz mi, jak Red Bull dodać i wszystko, to skrzydeł będziesz naprawdę pasjonatem tej rozmowy, nie dasz się zagiąć. Czy to będzie z rozmowa z psychologiem, czy z kimkolwiek innym. Wszystko takie pójdzie naturalnie, bez szczypty, fałszywości, bez jąkania, bez skwękania, bez przypominania sobie, co się tam y, nauczyłeś. Będziesz terkotał jak kata rynka. A oni, jak to oni, po wysłuchaniu będą cię mogli tylko powitać w swoim klubie. Welcome to the club. Y Abyś zapamiętał cokolwiek z tego wideo, dam ci parę przykładów z życia. No mm, Załóżmy, że idziesz na pierwszą życiu randkę z kimś, kto bezgranicznie kocha zwierzęta, w szczególności swojego króliczka Bugs Bunny, natomiast Ty, no troszeczkę odwrotnie, jesteś zapalonym myśliwym, parę sztuk broni, przeszedłeś badania u mnie, a Twoją pasją są polowania na zające, a potem ulubioną potrawą cąbel. I to nie mówię, że jest własnoręcznie upolowanego. No, mm, jak ta druga strona zacznie mówić o swoim pupilu, jak go kocha, a ty bezkrytycznie będziesz się upierał, że ekscytację masz ze strzelania do szaraka, prawda, że wtedy dostajesz ten adrenalin rush, no to prawdopodobnie drugiej randki już nie będzie. Twoje wartości są skrajnie inne od poglądów tej osoby. No, załóżmy też teoretycznie, że wiesz, że spotkasz się z zagorzałym aktywistą, miłośnikiem zwierząt Puszczy Białowieskiej, Noteckiej czy innej, a do tego jesteś tym zapalonym, myśliwym. Zresztą nie widzę nic złego po obu stronach, czyli nie widzę nic złego w byciu myśliwym, jak i w byciu animal lover, prawda? I wiedząc, że ta druga osoba bezgranicznie kocha zwierzęta, no warto wykonać jakąś pracę myślową, no i może nie warto, abyś przyznawał się do myśliwstwa, może warto, abyś powiedział coś o swoim psie, ale no nie wspominaj, że jako ten szkolony myśliwski oczywiście zagryzie każdego jeża w ogrodzie, czy kota w okolicy, który, który wlezie ci yy, gdzieś tam na posesję. No, może lepiej powiedz o kotach, czy kociaczkach, prawda, które miałeś, kiedy byłeś dzieckiem, jak tam je tam tuliłeś, czy się tam z nimi jakoś tam bawiłeś. No, ale też jest druga strona medalu, bo zastanów się, czy związek myśliwego i aktywisty ochrony przyrody ma e, szansę na przetrwanie w dłuższym okresie czasu. No, no, według mnie, nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, jeżeli masz taki układ z kimś którego wartości są zupełnie inne. No, jest też powiedzenie, że przeciwności się przyciągają jak w magnesie, ale realia są takie, że warto, abyś zaczął szukać kogoś innego, z którym łatwiej ten wspólny język znajdziesz. I cofa to nas obu do rozważań o powiązaniu twoich prywatnych wartości z tymi, które chce policja. Dlaczego oni chcą zatrudniać ludzi, którzy mają zgodne z nimi te wartości moralne, czy jakiekolwiek inne? Oczywiście, aby nie było później zgrzytów jakichś niepotrzebnych, napięć w czasie służby, czy czegoś innego. No, logiczne, jak zatrudnią pacyfistę, prawda? To, to trudno, żebyś się w tej policji czuł bardzo dobrze Tak więc, nie wystarczy, abyś był fachowcem w swojej dziedzinie Nawet tym najlepszym fachowcem Miał ogromne doświadczenie, no ale jakimś cudem do tej organizacji nie pasował. I tutaj niestety wypływa błąd większości kandydatów. Yy, Oliwa zawsze na wierzch wypływa. Myślą oni, być może ty też tak myślisz, że wystarczy po prostu kupić pytania, następnie wyklepać idealnie test z komputera, potem odpowiedzieć poprawnie na zadane przez psychologa pytania typu wady, zalety i to załatwia całą sprawę przyjęcia w szeregi policji. Natomiast zapominają oni, że jeszcze trzeba wkomponować się mentalnie w daną firmę. Dlatego mm, naprawdę chcę, abyś przygotowując się do Policji, zorientował się najpierw w kulturze ich pracy, w jakichś pryncypialnych wartościach, we wszelakich wartościach jakie yy, prezentują ich materiały, szczególnie na stronie policja.pl sprawdził, czy to Ci pasuje, a następnie, jak już będziesz na tej rekrutacji pokazał, że Twoje wartości i pryncypia są z ich misją identyczne. No, druga strona medalu, jak ci to nie podchodzi, to marnujesz czas, no być może nie oglądając to wideo, natomiast będziesz dla tych policyjnych po prostu chwastem, którego wcześniej czy później wyplewią ku twojemu rozgoryczeniu, wypierdolą cię na jakiś kompostnik, na śmietnik policyjnej historii. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, twórca elitarnej grupy szkoleniowej, Oczywiście komentarz pod tym wideo jak twoje pryncypia. No, mimo wszystko nie jesteś na 100% pewien, że do służby iść powinieneś. Natomiast, coś cię mimo wszystko ciągnie. Oczywiście subskrypcja wideo pod tym linkiem. No i obejrzyj kolejny filmik z elitarnej szkoleniowej.